Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem twórcą elitarnej grupy szkoleniowej. Oczywiście mówię to dla Ciebie, jeżeli się ze mną jeszcze nie spotkałeś na YouTube. Teraz jest wrzesień. Wiele osób na 24 września już tam z mojej grupy elitarnej się szykuje, natomiast w tym wideo opowiem Ci co nieco o tym, jak policja ocenia, czy Twoja waga jako kandydata jest prawidłowa, czy nie jest prawidłowa temat wypłynął na hangoucie wideo, kiedy mówiłem o Komisji Lekarskiej. Oczywiście, y, część ludzi, którzy mają tak zwaną nadwagę, twierdziło, że oni są przypakowani. No, nie patrz na mnie w tym sensie. Natomiast, że BMI nie świadczy o otyłości i trudno im tutaj y, nie przyznać racji. Natomiast, w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych znajdziesz dwa paragrafy yy, mówiące o wadze ciała. Paragraf pierwszy punkt czwarty yy, Nadwaga upośledzająca sprawności ustroju yy, jesteś zdolny. No i paragraf pierwszy punkt piąty Otyłość upośledzająca sprawność ustroju niezdolny. Czyli zwróć uwagę, że tutaj jest nadwaga, a tutaj otyłość, używają różnej terminologii i y, kwalifikacji orzeczniczej dokonują na podstawie pomiaru wskaźnika ciała wskaźnika masy ciała BMI i y, jak masz ten wskaźnik powyżej 30 to zostajesz poddany dodatkowej ocenie. No, mój wskaźnik przy moim brzuchu mam wyliczony na 27 Yy, wzrost 176 cm, 85 kg wagi. Także, jeszcze teoretycznie, do policji, policja by nie odrzuciła mnie z powodu mm, nadwagi. Ty natomiast sobie wylicz swój wskaźnik BMI na jakimś kalkulatorze w sieci. Jest tego pełno. Natomiast jeżeli masz te BMI powyżej 30, to są dwie możliwości. No, po prostu, jesteś zwykłym grubaskiem takim jak ja, prawda? Tutaj mało mięśni, ale brzucha nie brakuje. Albo druga opcja niestety nieco rzadsza, że naprawdę ćwiczysz, jesteś napakowany, masz tutaj ramiona, a nie tak jak ja, to co w tej chwili widzisz. I na dobrą sprawę hmm, ocena wzrokowa oraz pomiar pasa, aby tą sprawę hmm, rozstrzygnąć wystarcza. No, jeżeli gość widzi, że masz sporo brzucha, mało mięśni, jesteś po prostu otyły. Natomiast komisja lekarska tak sobie nie może po prostu popatrzeć i musi Ci dodatkowo zlecić Test sprawności fizycznej lub tak zwany test Harvarda, aby mieć czarno na białym Twoją wydolność fizyczną. Natomiast jak wygląda ten test harwardzki, obejrzyj sobie również na YouTube. I generalnie polega to na wchodzeniu przez kilka minut. Na, jest taki stopień o określonej wysokości, jest określone te, tempo, yy, coś Ci to tempo wyznacza. Yy, i po prostu, jak już zaprzestajesz tego wysiłku na chwilę siadasz i sobie tam to tętno co parę minut mierzysz, potem obliczasz to według jakichś dziwnych tam wzorów. Natomiast, ja w mojej przychodni do innych celów robię tak zwany Chester Step, wchodzisz po prostu na stopień o wysokości 25 lub 30 cm przez 10 minut i co dwie minuty badam ci z zegarkiem sportowym tętno. Zegarek sportowy mam firmy Polar. Akurat nie, nie, mam tego zegarka tutaj, ale zakłada sobie ziomopaskę taką Jak ćwiczysz, to pewnie wiesz o czym mówię. Jest Polar i metronom ci wyznacza tętno i też jest to dosyć skuteczny pomiar w twojej wydolności fizycznej. Natomiast jakiejkolwiek metody byś nie użył, jak zrobisz ten test sumiennie w domu, jak jesteś troszeczkę powiedzmy, masz troszeczkę nadwagi, jak zrobisz ten test sumiennie, to będziesz miał obraz tego, co się czeka na komisji lekarskiej MSWiA. No niezależnie od tego, jak ważysz powiedzmy ważysz 120 kg Twój obwód w pasie jest powyżej 115 cm to y, służba w Policji jest raczej y, nie dla Ciebie. Przypuszczam, że już opierdolisz te sprawności fizycznej ten wcześniejszy, prawda, co jest na, na wejściu Natomiast y, nawet na samej komisji y, mogę domniemywać, że po prostu będziesz miał wysoki cholesterol, możesz mieć wysoki cukier i nie będę się z tobą tam pindolili, tylko y, uwaląc się już na badaniach biochemicznych, żeby nie ponosić kosztów y, próby wysiłkowej, którą będziesz robił u kardiologa. Natomiast, no tak jak powiedziałem, jeżeli masz te 120 kg obwód pasa powyżej 115 służba w Policji nie jest raczej dla Ciebie. Możesz sobie wybrać powiedzmy jakąś pracę w kuchni czy coś, posiłków tam będziesz miał zawsze jedzenia, będziesz miał zawsze dostatek. Natomiast, y, dlaczego nie biorą otyłych i z dużą nadwagą do Policji No, wcześniej czy później będziesz miał problemy z tolerancją wysiłku oczywiście podczas służby. Potem się dołączają różne choroby z tą otyłością powiązane, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby nerek, choroby stawów. No i trudno sobie wyobrazić takiego tam papuśniaka, który ledwo się rusza i ma gonić za jakimś tam młodocianym przestępcą, który jak jest wystraszony policjantem, to 100 metrów robi w czasie rekordu świata. No, co możesz zrobić, jak masz tą BMI graniczną, powiedzmy masz 31, Policja jest twoim przeznaczeniem. Powiem ci, co ja zrobiłem kilkadziesiąt lat temu, prawie, prawie 40. Też do Wojskowej Akademii Medycznej miałem test sprawności fizycznej. Ten test wyglądał troszeczkę inaczej, ponieważ był tam włączony bieg na 1 kilometr, były wymyki, była koperta No i po prostu przez kilka miesięcy, chyba z pół roku ze swoim ojcem, żeśmy chodzili na jakąś tam boczną ulicę, codziennie biegałem ten jeden kilometr, raz czy dwa razy na tydzień przebiegałem jakąś tam większą odległość 10 kilometrów, tak żeby się rozruszać. No, prawda jest taka, Wtedy przy wzroście 176 cm Yy, ważyłem 66 kg, miałem BMI 21. No, teraz jak Ci powiedziałem, mam BMI 25 Tak sobie też obliczyłem, że gdybym ważył 100 kg, to bym miał BMI bodajże 31 czy 32, prawda? Czyli, yy, musisz się po prostu wziąć za, za siebie, mniej żreć, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, yy, trochę biegu, yy, zrób to w ramach przygotowań do testu sprawności fizycznej I jak się zaweźmiesz, Sprzętu w tej chwili nie brakuje. Mówiłem Ci o zegarkach Polar, są tam jakieś inne różne sportowe sklepy, buty też sobie możesz kupić jakieś porządne. I tylko życzę Ci sukcesu. Także mówił Darek Kraśnicki, twórca elitarnej grupy szkoleniowej. Miałem paru elitarnych, którzy się wzięli za siebie, przeszli przeszli komisję, zrzucił uwagę. No, wiadomo, że tam potem jak już kiedyś po prewencji będzie bardziej siedzący tryb życia, ta waga mu z powrotem wróci, ale to jest zmartwienie na później. Jeżeli jeszcze nie jesteś moim widzem, oczywiście zasubskrybuj mój kanał Elitarna Szkoleniowa lub obejrzyj kolejny filmik, aby się dostać do Policji.